Oceniasz mnie, wrzucasz na ławkę rezerwowy. Przebierasz, wybierasz. Sama dokładnie nie wiesz czego chcesz, daj mi szansę. By utrzymać ją dalej, potrzebuję Twojego wsparcia. Potrzebuję Twojego wsparcia. Daj mi szansę. I nie wiesz co tracisz Mógłbym wiele ci dać Pozostaje i cię wzrokiem Daj mi szansę o, poz